Cześć, ja jestem Monia Witam Was na moim kanale Monia Gotuje I zapraszam na moje filmy Cześć, witam Was Na moim kanale Monia Gotuje Dzisiaj robię ciasto czekoladowe ze śliwką Tutaj mam już przygotowane około 400 gram mąki tortowej, dwie łóżki proszku do pieczenia już dałam do mąki i czysta Wróć nieczysta, 200 gram cukru pudru Tutaj mam obok mleko, mleka mam pół litra, dwa jajka, 500 ml, dwa jajka całe wbite do mleka. I tutaj mam roztopioną kostkę, tabliczkę gorzkiej czekolady i kostkę masła, czyli 200 gram. I teraz będziemy łączyć składniki. A tutaj jeszcze mam orzechy włoskie. Mam, Ciasto będę robić, tu przygotowałam w formie 30x30 cm wysmarowanej masłem i wysypanej buką tartą i jeszcze na dno wyłożyłam papierem można też wysypać kakao na przykład i tu mam śliweczki, które będą najpierw do ciasta nasze klasyczne węgierki teraz tak, najpierw łączymy jajka z mlekiem dokładnie wymieszać tak, musimy porządnie dokładnie wymieszać i będziemy zaraz dodawać je do mąki o, jak nam się jajka już ładnie połączą będziemy mogli dodać te mąki, jest to fajne ciasto, szybkie, proste, nie trzeba mieć żadnych jakichś tam zdolności kulinarnych nie wiadomo jakich, bardzo się robi szybko, prosto i jest najważniejszy bardzo smaczne. Teraz dodajemy tutaj tę masę powstałą z jajek i mleka. I teraz musimy ładnie połączyć je z mąką. Jajko i mleko. I teraz będziemy dodawać resztę składników. mieszamy dokładnie nam się ładnie połączyło na napowietrzyło ciasto i teraz do tego przyjdzie roztopiona czekolada z masłem połączymy ładnie wszystkie składniki na jednolitą masę Ładnie wszystko musimy wyskrobać, żeby się nic nie zmarnowało. Tutaj już mam ciasto wymieszane. Przełożyłam do formy. Tak ładnie czy musimy wyrównać ciasto, żeby nam równo wyrosło. I teraz będziemy na ciście układać śliwki. Wkładamy ładnie śliweczki, jedna koło drugiej tak żeby ładnie wyglądało na całej powierzchni ciasta ciebieczki będą pyszne, soczyste się fajnie się tak przypieką w piekarniku obtoczony tym ciastem czekoladowym będzie pychota tak sobie musimy wyłożyć całe, całe ciasto Śliwki bardzo lubią czekoladę. Czekolada lubi śliwki, także to idealnie pasuje. Staram się równo ułożyć, żeby to ładnie wyglądało. Ja to lubię robić takie właśnie szybkie ciasta, proste, bo to nie zajmuje czasu, a już jest coś fajnego, dobrego do zjedzenia, do herbatki, do kawy. No, już mamy prawie wszystko ułożone. Jeszcze nam jeden rządek został. Sobie jeszcze wyrównam. jak wybierać ładniejsze śliwki. O, teraz są moje śliwki z ogrodu, także. <śmiech> Może nie wyglądają aż tak okazale, ale są za to przepyszne. No i oczywiście nie mają żadnych chemii. Nie są pryskane, nie są. W <śmiech> żaden sposób nie ma w nich, nie, nie, nie, nie, nie, dosta... nie dostała się do nich żadna chemia, żadne nawozy. To że jest 100% ekologiczne. Teraz sobie przemyję ręce i będziemy sypać na ciasto, damy na wierzch orzechy. Jak później się będzie jadło ciasto, to fajnie będą chrupały pod zębami. Ułożymy sobie orzeszki. Między tak śliwkami. Trochę się fajnie z przypieką w piekarniku z rumienią prażą to bardzo, bardzo, bardzo smaczne ja bardzo lubię orzechy ja daję ich dużo teraz jak już się nam Wszystkie orzechy udało ułożyć. Będzie można ciasto. A, Boże, do piekarnika. Jeszcze posypiemy cukrem yy, trzcinowym, czyli trzcin brązowym. Się fajnie pani skarmelizuje na śliweczkach tak i jeszcze posypiemy oczywiście cynamonem także polecam, ciasto jest pyszne trzymajcie się ciepło pozdrawiam zapraszam na moje filmy następne subskrybujcie pa pa do zobaczenia